do ja, bo nie wiem, czy dobrze idziemy. Halo, Maciej. Cześć. Słuchaj, to co? Wyślij mi tą pineskę, bo w sumie nie wiem, gdzie jesteście, a to jest taki duży obszar, że już chyba się gdzieś zgubiliśmy. Dobra, okej. Okay. Dzięki, na razie. Hej. Cześć, jestem Marek. Witajcie na kanale Bayou in the City. W dzisiejszym dniu zapraszam Was na lepszą kartę. na płytę lotniska, teraz Wam pokażę najciekawsze maszyny, jakie można tutaj spotkać w dzisiejszym dniu. Także słuchajcie, witam Was i zobaczcie pierwszy, pierwszy samolot w barwach Royal Danish Air Force. Piękny Herkules. Wyobraźcie sobie, że ta bestia waży 74 tony i rozpiętość skrzydeł to jest 40 metrów. Niestety, jak nie mamy gotówki, to nie zapłacimy, bo internet tutaj słabo śmiga, w ogóle sieć słabo śmiga, nie możemy mobil zapłacić, także chciałem wlepkę mieć, niestety chyba nie będę miał, albo znajdziemy Macieja, to mu pożyczy kasę. Tutaj standardowy myśliwiec NATO, f 16 proszę bardzo, Farbak, oczywiście też Denyshire. To wszyscy mają. Cała Europa na tym lata, więc akurat, no nic specjalnego, ale, ale ten akurat jest od nas z Polski, więc warto tu zajrzeć. Mamy też naszych Polaków piękny zębowiec no, ale tego samolotu transportowego Prosto ze Słowacji Ale zrobiony w Czechach Prawda? i tutaj, Powiem taką ciekawostkę, impreza jest organizowana cyklicznie co dwa lata w Karu. No i wiadomo, zjeżdżają się na nią, czy tam zlatują się na nią samoloty z całego świata. Stąd też te flagi, które widać tam w oddali. po prostu z Anglii, kolorowanej stali. No niestety chyba nie dojdziemy do samego pasa startowego, bo ludzie się tu porozkładali, widzę, pikniki mają. nad całym lotniskiem dobra, trudno Kończymy tą głośną imprezę było głośno, nie zapomnieliśmy zabrać słuchawek albo jakiś tam zatyczek ale było warto, Jeszcze do tej pory maszyny latają, my już zbadamy, bo widać ludzi. przed nami nie chcemy stać za dużo w korku, także subskrybujcie, obserwujcie. Pozdrawiam Was majority. Myślałem, że dojazd tutaj to będzie jakimś wyzwaniem, ale powiem Wam wyjazd stąd. O, zajmie przynajmniej 3 godziny. Wszyscy stoją. Ogromny korek. Także tu się zaczyna, a tam się wszystko kończy. A brama wyjazdowa jest tam. Także dwie godziny wyjeżdżamy z parkingu. Czyli tak jak powinno się wyjeżdżać z dobrej imprezy. Zobaczcie co się dzieje! Zwykle nie zdążyliśmy! my!